Normalność to jest dość, no teraz dziwne słowo, bo to, to już półtora roku trwa ta pandemia i taka normalność to dla mnie przynajmniej możliwość takiego spotkania się bez żadnych ograniczeń z ludźmi. Wyjście gdzieś na przykład do restauracji, w której jest pełno ludzi. Takiego tłoku mi też trochę brakuje. I żeby Naprz... nie mieć z tyłu głowy, jak jest tak dużo ludzi, że ojej coś jest nie tak. To... No za chwilę będzie 50 zakażeń <grym> no, tak. i będzie zamknięta impreza. Żeby nie funkcjonować w takim lęku nieustającym. Będzie nowa normalność. Mamy to bardzo łatwo przypisać do historii czarnej ospy. Ona wraca pomału i pomału będziecie ją odczuwali, ale gdzieś tam z głowy zawsze z tyłu będzie ten powiedzmy SMS, przyjmij szczepionkę, zgłoś się na kontrolę. Ja byłam na przykład osobą poszkodowaną, że ja nie mogłam zorganizować takiej osiemnastki, o jakiej marzyłam i to chyba najbardziej mnie boli, że straciłam jakby te lata takiej młodości, gdzie można się wyszaleć. Musiałam się oswoić z lękiem, który młode pokolenie swoją reakcją na pandemię wywołało we mnie. Moment, w którym usłyszałam, że rzeczywiście jesteście straconym pokoleniem dla potomnych. W różnych domach różnie się działo, więc też był przepływ informacji dotyczący tego, gdzie trzeba troszkę wyluzować, wyciszyć, żeby kogoś nie angażować w jakieś zajęcia szkolne czy klasowe, bo, bo dzieje się źle. Pierwszym zawodem moim strażak więc tutaj, potrafię w masce pracować w odcięciu, ale to jest nawet naprawdę trudne w dużych rękawicach znaleźć choćby dostęp dożylny, żeby podać te leki, gdzie czas no udzielania pomocy powinien być taki sam, nie dłuższy. To, to był duży kłopot, tak? Tutaj była ta kwestia stresowa, że po staniu pacjenta w że mam rozdarty kombinezon, na przykład. To. I teraz czy wracać do domu do żony i dziecka, czy czekać na wynik badania w samochodzie na ulicy? Na pewno ta uczciwość zawęziła się do takiego miejsca, gdzie my sami chcemy się czegoś nauczyć, a nie, że coś trzeba zdać. Zdroworozsądkowa kalkulacja po prostu, tak, i określenie priorytetów. Tak, ale warto zaznaczyć, że to każdy sam sobie te granice wyznaczył. Co mi się bardzo podobało, te sprawdziany przeszły na trochę inną formę, na taką, gdzie musimy sami znaleźć informacje, znaleźć to, co jest najważniejsze i sami na przykład przeanalizować tekst. Chyba zdrowy rozsądek w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o Wasze potrzeby i o to, co możemy zrealizować akurat w naszym państwie, no to jest no tutaj czymś niezbędnym. Nie? A czy pamięta pan te, to pierwsze wrażenie po założeniu kompletu wyposażenia, te pi, pierwsza myśl? Zabiję się, zwłaszcza w momencie jadąc na sygnale jeszcze mając pacjenta z tyłu. To było ciężkie, to Jest. była ta kwestia, może dać sobie spokój, i wrócić do domu, do żony, po co ryzykować. Hmm? Dlatego to najbardziej nas, medyków, bolało, jak słyszeliśmy mafia covidowa, po co pan to zakłada, a to ja mówiłem rodzinie, że pożegnajcie się, bo nie wiem, czy wróć, tak? To jest ta kwestia w medycynie chyba trudniejsza od tych lat nauki, anatomii. Jak przekazać komuś, że być może ostatnio nas w życiu kogoś widzi, jak słyszy w radiu, w telewizji, od sąsiadki ściema, a ja chodzę bez maski, nic nie chwyciło. No ja usłyszałam w którymś momencie, że po prostu nie mam mnie wcale. Chociaż siedziałaś. Jestem, jestem za drzwiami, jestem w pokoju, ale dla rodziny nie mam nie ma mnie wcale i muszą sobie ze wszystkim radzić sami. Ja myślę, że nie wszyscy nauczyciele jednak tyle czasu poświęcili faktycznie, nie byli tak zaangażowani w ten proces edukacji. I byli też na pewno uczniowie, którzy nie byli zaangażowani w ten sposób, bo to po obu stronach, myślę, tak samo działało. To jest wszystko bardzo ludzkie tak? i, i kwestia podejścia, zaangażowania, zastosowanych metod. My tak naprawdę nie wiemy, co działo się u nas wszystkich w domach. Już nic nie będzie takie samo. tak? Na pewno nie, nie wrócimy do takiego nauczania, jakie było przed pandemią ponieważ nauczyliśmy się nowych technik. To pokazuje, że chyba trzeba będzie pewne rzeczy zmienić.